Uczniowie gorszą się Jezusem. Wielu wycofuje się, kiedy On mówi wyraźnie o tym, że idzie na krzyż. Pójście na krzyż jest wymogiem, nie zaś dobrowolnością. Uczniowie nie czują się na siłach, aby wejść w życie Jezusa. Wycofują się i gorszą się Nim. Nie są gotowi przejść od zachwytu religią do decyzji wiary. Religia może być miejscem cudów, lecz wiara jest miejscem wyłącznie krzyża. Trzeba podjąć decyzję wyboru: czy idziemy za tym, co ziemskie? Czy będziemy rozumować według kryteriów ciała czy ducha? Jeśli pozostaniemy w swoim myśleniu i w swoich wyborach w obszarze wyłącznie potrzeb ciała, będziemy więźniami ciasnych horyzontów. Słowa, które mówi Jezus, Jego ciało stają się w nas energią życia. To słowa, które prowadzą do życia, one niosą życie. Zauważamy, że Słowo Jezusa jest jak sito, które zatrzymuje ziarno i usuwa plewy. Od tego czasu pozostanie z Nim tylko dwunastu. A jednak i oni nie są pozbawieni wewnętrznych rozterek. Jezus prowokuje uczniów pytaniami. Piotr odpowiada za pozostałych. Przeszedł przez próby i doświadczył, że dzięki bliskości Jezusa można odzyskać pokój. Wydaje się, że przez doświadczenie krótkiego chodzenia po wodzie i tonięcia staje się teraz świadkiem wiary dla innych uczniów Pana.